Gawostki o ewokarach w Minecraft. 1. Zostali dodań w wersji 1.11. 2. Ewokarze atakują wnękami nawet lidera, którego nie mogą nimi dosięgnąć. Słuchaj, że przerywam, ale jeżeli film się podoba, zostaw lajka i suba, bo niewiele nam brakuje do 400 subskrypcji. Czy ewokarze mogą zamieć niebieską owcę w czerwoną?